Pomnóż 1 i 3 czwarte przez 7 i 1 piątą, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Najpierw musimy zapisać obie te liczby mieszane jako ułamki niewłaściwe. Bez tego mnożenie liczb mieszanych jest bardzo trudne, przynajmniej dla mnie. Ułamki niewłaściwe znacznie ułatwiają liczenie. Przekształćmy te liczby. 1 i 3 czwarte równa się. W mianowniku zostaje 4 a w liczniku będzie 4 razy 1 dodać 3. Jest tak dlatego, że 1 da się zapisać jako 4 czwarte. To 4 razy 1 czwartych. Do tego dodajemy 3 czwarte. Zatem 4 czwarte plus 3 czwarte równa się 7 czwartych. To jest dokładnie to samo, co 1 i 3 czwarte. A teraz 7 i 1 piąta. 7 i 1 piąta. Robimy dokładnie to samo. W mianowniku zostaje 5. I teraz 5 razy 7. Popatrzcie. 7 to jest to samo, co 35 piątych. Mnożymy więc 5 razy 7 plus licznik. 7, czyli 35 piątych, plus 1 piąta, to będzie 35 plus 1, czyli 36 piątych. Zatem nasz iloczyn jest dokładnie równy iloczynowi 7 czwartych… … razy 36 piątych. A to już możemy łatwo obliczyć. 7 razy 36 to będzie nowy licznik, a 4 razy 5 to nowy mianownik ale z tego wyjdą duże liczby, nie potrafię pomnożyć tego w pamięci. Spróbujmy więc to uprościć. W liczniku i w mianowniku są liczby podzielne przez 4 więc podzielmy teraz i licznik, i mianownik przez 4. W liczniku dzielimy 36 przez 4 i otrzymujemy 9. Tę samą operację musimy wykonać w mianowniku. Oczywiście najłatwiej jest podzielić 4 przez 4, to równa się 1. W rezultacie mamy teraz 7 razy 9. Ile to będzie 7 razy 9? 63. W mianowniku 1 razy 5, czyli 5. Nasz wynik to ułamek niewłaściwy, a mamy go podać jako liczbę mieszaną. Ile to jest 63 piąte? Aby to obliczyć… Zmienię kolor na jakiś ładny. Trzeba podzielić 63 przez 5. 6 podzielić przez 5 równa się 1, 1 razy 5 to 5, odejmujemy. 6 minus 5 to 1, z góry mamy 3. 13 podzielić przez 5 to 2. Mogłem od razu powiedzieć, że 63 podzielić przez 5 równa się 12 plus reszta, ale tak jest jaśniej. Teraz 2 razy 5 równa się 12. Odejmujemy. 2 razy 5 równa się 10, oczywiście. Lepiej unikać dygresji w trakcie obliczeń. 2 razy 5 równa się 10, odejmujemy i zostaje reszta 3. A więc 63 piąte to jest to samo co 12 czyli 12 całości i 3 reszty z dzielenia przez 5, czyli 3 piąte. Gdybyśmy chcieli znowu wrócić do tego, wystarczy zauważyć, że 12 to inaczej 65. 65 plus 3 piąte to 63 piąte. Te dwie liczby są sobie równe. To jest ułamek niewłaściwy, a to jest liczba mieszana. Rozwiązanie naszego zadania 12 i 3 piąte.